Dobra, dobra, no to jest, dobra, dobra, dobra, to będzie trochę pisanka, ale jebać. Wow. Jebać for life i całą administrację, wyjebane ceje, w końcu ciemu mutacje. Kurwa, dalej nie pamiętam tekstu, wyjebane, lecę dalej, Raphonix Flow. Twoja dupa dla mnie tańczy. Gang. Chuj, nie mam pomysłu, wyjebane